W tym wideo opowiem Ci o badaniach lekarskich oraz psychotestach dla kierowców, ale przewożących wartości pieniężne. No, czyli jeżeli jesteś takim kierowcą zatrudnionym w jakiejś firmie ochroniarskiej, to ten filmik jest zdecydowanie dla Ciebie. Również wspomnę parę zdań o całej tej procedurze uzyskania zezwolenia w urzędzie. No i Praktycznie identyczne zasady dotyczą kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania internauty. Panie doktorze, chodzi mi o psychotesty dla kierowców i badania lekarza medycyny pracy potrzebne dla tych, którzy starają się o uprawnienia do kierowania pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Są one potrzebne do otrzymania zaświadczenia od starosty, i czy mogę wykonać to w Pana firmie. Odpowiadając na to pytanie, oczywiście w mojej Przychodni Medycyny Pracy oraz Pracowni Psychologii Transportu we Wrocławiu wykonasz kompleksowe badania i to zarówno właśnie na wydanie, jak i na przedłużenie tego ważności zezwolenia na kierowania pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Dla tych mniej wtajemniczonych w temat yy, parę słów takiego przypomnienia podstawy prawnej, a mianowicie w maju 2013 roku pod pozycją 603 ukazały się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Zostało ono podpisane przez już zdy zdymisjonowanego w chwili obecnej Pana Ministra Nowaka. Kursy te odbywają się w Ośrodkach Doskonalenia Techniki jazdy, no i oczywiście kończą się egzaminem. Załącznik numer 3 do tegoż to rozporządzenia stanowi jak ma wyglądać właśnie wzór wniosku o wydanie czy przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Czyli zapamiętaj, że do wydania zezwolenia przez starostę musisz mieć takie załączniki jak Kopię orzeczenia lekarskiego, to jest po pierwsze, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Kopię orzeczenia psychologicznego, o dokładnie takim samym braku przeciwwskazań, ale psychologicznych. Kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego. No i kopię dowodu uiszczenia opłaty. Na pocieszenie, dla przedłużenia ważności zezwolenia wystarczą Ci tylko następujące załączniki, a mianowicie kopia orzeczenia lekarskiego, kopia orzeczenia psychologicznego, kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie tegoż to zezwolenia, czyli na chwilę obecną jest to potwierdzenie wpłaty około 50 zł. Aby przyjść do mnie na te badania, nie musisz mieć skierowania, ale jest jeden wyjątek, no, chyba że kierujecie i płaci za Ciebie pracodawca tutaj, czyli jesteś pracownikiem i obowiązują zasady kodeksu pracy, i skierowanie też cię wtedy obowiązuje. I musisz oczywiście wtedy się zarejestrować wcześniej pod telefonem: 601-775-123. Powtarzam: 601-775-123. Badania psychotechniczne odbywają się na Kmicica 3 we Wrocławiu tak więc na sam koniec jeżeli jesteś takim kierowcą od wartości pieniężnych lub oczywiście prowadzący pojazdu uprzywilejowany zapraszam się do mojej firmy medycznej na tym oczywiście kończę jeżeli to wideo coś ci pomogło to daj kciuka daj lajka możesz to udostępnić ten filmik na swoim portalu na Facebooku czy na jakimś swoim branżowym forum no y oczywiście dla tych co są poszerzyć temat jak yy, zdecydowanie najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu psychotesty-kierowców.pl Jeżeli ten problem Cię zainteresował, problem psychotestów generalnie Cię interesuje, to oczywiście tam wpadnij, daj jakiś koment, czy zadaj pytanie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu. Natomiast jeżeli jesteś na YouTubie i masz jakieś pytanie, koniecznie to napisz w komentarzu do tego wideo zadaj to pytanie, ja natomiast postaram udzielić Ci się jak najlepszej możliwej odpowiedzi. Także bye bye i do zobaczenia w następnym filmiku.